Creeper2021.com Neon Guide Naifu UCHL Minecraft Best Friends MSM Zaokusz starłaś? Nie, jeszcze nie. No, zbawiłam. Pani zakupy są chyba bardzo duży. Nie tak. Miałam wyjść na to. Szybko wróciłam, nie? Tak. po sklepie. Biegiem po sklepie. Ile szłaś? Szybko chyba przyszłąca? Tak. No, starałam się żeby... Czy synu powiedz mi. très bien. bon. Spuściłem. Spuściłem. Tak. Dobra, pieski, możemy już wychodzić. B. B. Możemy już zaraz wychodzić. Stał się dzień. Papuszka, piesek. Papuszka, piesek. Wychodzimy. By, by, by, by, by, by, by, by, by, Aha. Ta puszka tutaj. Wychodzimy! Jest dzień. Można wychodzić. Zabieramy pochodnie! Oraz łóżko. I idziemy w dal. Zapisujemy kordy tego miejsca. I wracamy w dar, a później wracamy do domu. Teraz idziemy na kolejny dzień Minecraftowy. Który jest teraz? Ten dzień. I, no, i teraz pójdźcie przeszpimy i tam odczekamy jeszcze raz noc i wracamy do domu. Po wielkiej wyprawie wracamy do tego portalu tam. To tam jest ten portal. No i co mam? Dobratowy. Już niedługo będę musiał wracać z tej wyprawy. Niestety. Kurczak. Niedługo będę musiał wracać z tej wyprawy. Niestety. No bo czas wyprawił się dla mnie po mału bo ja już po pomału wracać do domu. Do tego portalu i tam przejść znowu. Przez nether. Ale przez nether nie wiem jak. Ale, ale przejdę przez nether. Może mnie tam nie zabiją w tym netherze. tutaj no co będzie trzeba też się schronić. O nie, jego ja się odpięła. Ja chcę, żeby on zasiadł i teraz bym mógł chodzić Tutaj jest kurczak. no i tak zabiję, bo tutaj... <gryw> I tak ja muszę tak trochę pomału iść, żeby tak było Teraz mogę tak czasami szybciej, ale on i na się odwierzę Przecinam to Owcy kwiatki, hmm, dobra, zbiorę i je wezmę, te kwiatki, te kwiatki to je wezmę i tak, Moi no i tak sobie. żeby było trochę tam dekoracji w salonie. No jeszcze jedno zwierzątko mogę wziąć, jedno jeszcze zwierzątko mogę do domu albo chyba dwa jeszcze zwierzątka jak teraz spotkam pieska to go też swoje i go i chtepnę tą papuszkę tego pieska Kurczę. i tak będę po długiej wyprawie pomaga długiej wyprawie to też i w końcu wrócę z tej długiej wyprawy. Dobra, już nawet mogę pomału wracać. I tak mogę znaleźć. Tamtą stronę gdzieś tam to było. Tamtą stronę. Mam zapisane kordy tego portalu w naderze, ale to są w naderze portalu. Rebę w tamtą stronę wracał w tamtą stronę w tamtą stronę gdzieś był ten portal tak ale ja i tak z nikim nie przeszkadzaj Nie przeszkadzaj To jest Tak Nie przeszkadzaj może ich razem tepnę. Tak tak. Sus. Muszę no Teraz tą partę pustą tepnę. Sus. No i teraz mogę i tak się wracać. Oni tutaj na chwilę zostają, ale i ja i tak ich zaraz wezmę, tych petów wezmę ich zaraz, tutaj chyba tą dróżką, i tak ich zaraz wezmę tych petów, bo to i tak będę musiał długo je wyjść, dobra i tak to teleport na górze on jest w bazie, więc ja tutaj będę w bazie. tutaj Game mode Survival tak i teraz te teleportis teleport is. Chyba ich nie znajdę już tych piesków, bo i tak Debilem jestem. No i ich nie odzyskam. Może oni przyjdą do mnie. Ale z papuszką, ale i tym mam, ale oni może kiedyś tam wrócą albo nigdy. kiedy oni tam do mnie przeteleportują albo nigdy ich nie, nie, nie odzyskam tych piesków teraz wróciłem z wyprawy po długiej wyprawie i zaraz będzie się skończony z powodu wyprawy tej. Jak Michał wejdzie na serwę to się zdziwi, żeby dużo osób tam było. 49 razem 9, dużo kości mamy tutaj. jest tak tego. Okay. I koniec odcinka Wróciliśmy z wyprawy Było fajnie, trochę zbrojka nadwalana Ponieważ zabiliśmy trochę potworów A oni nas pobili Więc pa, Widzimy się w na następnym odcinku Minecraft msmp hmm, Minecraft msmp cheryk Pa